Do tej pory używaliśmy tylko pierwiastków kwadratowych. Gdy pisałem taki znak, a pod nim dziewiątkę, oznaczało to pierwiastek arytmetyczny z dziewięciu, czyli plus 3. Dodatni pierwiastek kwadratowy z dziewięciu. Sam ten symbol oznacza, że chodzi o pierwiastek kwadratowy. Mógłbym zapisać go też tak. Właśnie tak, z dwójką w tym miejscu to też pierwiastek kwadratowy. Arytmetyczny pierwiastek kwadratowy z 9. Czyli coś, co podniesione do kwadratu da 9. Ten symbol występuje jednak nie tylko w pierwiastku kwadratowym. Można tu wpisać dowolny stopień i wyciągnąć z liczby inny pierwiastek. Na przykład, gdybym was spytał, ile to jest pierwiastek sześcienny, czyli trzeciego stopnia, z 27. Ile to jest? Chodzi o liczbę, która podniesiona do sześcianu da 27. A jedyna liczba, która podniesiona do sześcianu da 27, to 3, prawda? 3 razy 3 razy 3. 3 razy 3 razy 3 to 27. 9 razy 3 daje 27. Jeszcze kilka przykładów, a może wystarczy jeden. Niech będzie 16. Zmienię kolor. Niech będzie pierwiastek czwartego stopnia z 16. Która liczba pomnożona przez siebie 4 razy da 16? Jeśli nie wiecie od razu, rozłóżcie 16 na czynniki pierwsze. 16 to 2 razy 8, 8 to 2 razy 4, a 4 to 2 razy 2. Mamy więc pierwiastek czwartego stopnia z 2 razy 2 razy 2 razy 2. Są tu 4 dwójki. Mnożymy 2 przez siebie 4 razy, więc pierwiastek czwartego stopnia z tego musi być równy 2. Zauważmy, to także pierwiastek arytmetyczny. Gdyby tu były same minus dwójki, też by się udało. Można do tego podchodzić na różne sposoby. Są różne pierwiastki drugiego czy czwartego stopnia ale ten symbol oznacza pierwiastek arytmetyczny. Dobrze. Upraszczaliśmy już pierwiastki kwadratowe. Zabierzmy się teraz do pierwiastków wyższego stopnia. Spróbujmy. Uprośćmy to wyrażenie. Pierwiastek piątego stopnia z 96. Najpierw Rozłóżmy 96 na czynniki pierwsze. 96 jest równe 2 razy 48, które równa się 2 razy 24, a to jest 2 razy 12, które wynosi 2 razy 6, czyli 2 razy 3. Całość jest więc równa pierwiastkowi piątego stopnia z 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. 2 razy 2 razy 2 razy 2. I razy 2 razy 3 razy 3 można jeszcze inaczej. Uznajmy to za potęgę ułamkową. Mówiliśmy już o tym. To jest równe 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 3 do potęgi 1 piąta. Zaraz to objaśnię. Pierwiastek n tego stopnia z jakiejś liczby, jest równy tej liczbie podniesionej do potęgi 1 przez n. To wyrażenia równoważne. Podnosimy to do potęgi 1 piąta. Czyli podnosimy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, razy 2 do 1 piątej i mnożymy przez 3 do potęgi 1 piąta. Mamy tu iloczyn. 2 pomnożone przez siebie 5 razy i podniesione do potęgi 1 piąta. Wynik tego działania wynosi 2, to mamy 2, a tu 3 do potęgi 1 piąta. 2 razy 3 do 1 piątej. Tego bardziej uprościć się nie da. Ale zapiszę z pierwiastkiem. 2 pomnożone przez pierwiastek 5 stopnia z 3. Tak to wygląda. Kolejny przykład. Spróbujmy… Jeszcze raz. Tym razem dołożymy zmienną. Uprośćmy wyrażenie pierwiastek szóstego stopnia z 64 razy x do potęgi ósmej. Zacznijmy od 64. 64 jest równe 2 razy 32. 32 to 2 razy 16, czyli 2 razy 8. 8 to 2 razy 4, a 4 równa się 2 razy 2. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dwójek. To jest 2 do potęgi szóstej. Można zapisać to tak. Pierwiastek szóstego stopnia z 2 do 6, bo to jest 64, pomnożony przez x do potęgi 8. Pierwiastek szóstego stopnia z 2 do 6. Proste. To będzie równe... Ta część będzie równa 2. 2 razy pierwiastek szóstego stopnia... Pierwiastek szóstego stopnia… szóstego stopnia z… x do potęgi ósmej. Z x do ósmej. Jak to uprościć? Cóż, x do potęgi ósmej to jest to samo, co x do potęgi 6 razy x do kwadratu. Zgadza się? Podstawa ta sama, dodajemy wykładniki, to jest x do ósmej. Otrzymujemy dwa razy pierwiastek szóstego stopnia z x do szóstej, razy x kwadrat a ta część pierwiastek szóstego stopnia z x do potęgi szóstej to po prostu x czyli to jest równe 2 razy x razy pierwiastek szóstego stopnia z x do kwadratu da się to uprościć jeszcze bardziej przypomnijcie sobie to wyrażenie można zapisać jako x kwadrat podniesiony do potęgi 1 szósta. Pamiętacie własności potęgowania? Co się dzieje, gdy coś potęgujemy, a potem jeszcze raz potęgujemy? To będzie równe x do potęgi 2 razy 1 szósta. Zapiszę. Do potęgi 2 razy 1 szósta. A to jest to samo co… Nie mogę zapomnieć o 2x. Już jest 2x i tutaj też to jest to samo 2x. Mamy je tutaj. Razy x do potęgi… x do potęgi 2 szóste… Albo, żeby zapisać to w prostszej formie… 2x razy… x do potęgi… Co my tu mamy? x do potęgi 1 trzecia. A z pierwiastkiem piszemy… 2x razy pierwiastek sześcienny z x. Można jeszcze inaczej. Można powiedzieć: Zaczniemy od tego miejsca. Da się to zapisać jako: Ignoruję to wszystko i piszę 2 razy x do potęgi 8 podniesione do potęgi 1/6. Zgadza się? x do 8 do 1/6. To jest równe 2 razy x do potęgi 8 razy 1/6, czyli 8/6. Uprośćmy ten ułamek. To będzie 2 razy x do potęgi 4 trzecie. Te wyrażenia są równoważne. Dlaczego? Bo mamy 2 razy x, czyli 2 x do pierwszej, razy x do potęgi 1 trzecia. Dodajemy 1 do 1 trzeciej i uzyskujemy 4 trzecie. Mam nadzieję, że zaciekawił was ten wykładzik o pierwiastkach. Rozkład na czynniki pierwsze pomaga. Pierwiastek 6 stopnia, czy któryś czynnik powtarza się 6 razy, to będzie 2 do 6. Mam nadzieję, że to się Wam przydało.